Dzień dobry, dobry wieczór, popołudnie. Ja, ja nazywam Dlaczego się... Dlaczego pan prosi o tę posadę? Dzień dobry. Ja, ja muszę zarabiać. Kiedyś. Ja, ja, potrzebuję doświadczenia. A jakie ma pan doświadczenie? Właściwie to ja tu nigdy nie byłem. A gdzie pan był? ja, ja to w zasadzie... To nie są istotne doświadczenia. A o czym pan sądzi, że opowiada ten wiersz? Ale przecież to nie ja go napisałem. Co pan uważa, że autor chciał panu napisać? Ale to... to nie ode mnie. Co chciał pan powiedzieć, pisząc ten wiersz? Ale to... to, to nie ja go napisałem. Ja panu mówię. Pan właśnie. A któż by inny? Nikogo poza panem w tym pokoju nie widzę. Czy... Czy, czy, pan, czy pan mnie sprawdza? A więc oczekuje pan ode mnie, że ja pana tu zatrudnię. A przecież ja... nawet nie mam żadnego doświadczenia. To dlaczego od razu nie podjął pan pracy? Bo nie chce mnie pan zatrudnić. To pan nie chce. Bym Pana zatrudniał. Pan nawet nie dał mi się przedstawić. Przecież Pan nawet nie nosi tego imienia. Tylko je Pan przetrzymuje w kieszeni. Z wizerunkiem, który Pan traci. Ja już nie mam do Pana więcej pytań. A czy Pan ma jakieś pytania do siebie? Ja? Może zdołam na nie odpowiedzieć. Ty do, do Pana? Do Pana. Do mnie? Do mnie. A, ale że co? Że, że... że ja to Pan? Nie. Pan to ja. Proszę Pana, ja ja muszę z to natychmiast wyjść. Ale Pan przecież nie może. Nie, nie, nie mogę? Ja jestem wolnym człowiekiem, ja mam własną wolną wolę. No właśnie. Człowiekiem. Pana towarzystwo jest wstrętne. Przecież jest pan tu całkiem sam. A pana tu nie ma? Komu zadaje pan to pytanie? Panu. Proszę się nie wykupiać. Dobrze.